Czy Wasza osoba ukochana Was kocha? Taka wróżba dzisiaj z kart tarota. Witam Was serdecznie, kochani subskrybenci i widzowie. Przypominam, lajkujcie mój kanał, moje filmiki z kciuczkiem w górę oczywiście. Komentujcie, piszcie, czy te wróżby z Wami rezonują, jak to odbieracie, czy pasuje do Waszych historii. Oczywiście subskrybujcie mój kanał, zostańcie tutaj na dłużej z nami. Zapraszam również na wróżby indywidualne, które możecie nabyć poprzez maila. Napiszcie mi e-maila, a ja odpiszę Wam o wolnych terminach i warunkach oraz zestawach moich wróżb. Kochani, teraz do wyboru macie dwie karty, które wylosuję. Czy osoba Wasza ukochana, niezależnie czy ona, czy on Was kocha? Proszę, wybierzcie sobie jedną z kart. Jedynka, dwójka. Szybciutko wybierzcie intuicyjnie. Jeden, dwa. I odpowiem Wam na to pytanie. Czy osoba ukochana Was kocha? Grupa numer jeden. Rycerz. Mieczy. Wy mieczy, nie wiem, może macie jakąś kłótnię, sprzeczkę, może jest tutaj u Was jakaś ostra teraz atmosfera, jakaś blokada y, uczuć, blokada spotkań, blokada komunikacji, być może ciągle się tutaj spieracie lub macie jakieś ostre wymiany zdań, ostre dyskusje. Czy ta osoba Was kocha, ponieważ jest taka ostra atmosfera? Kochankowie smutek, dziewiątka mieczy i tęsknota. Tutaj mi to wygląda na miłość, owszem, na związek, ale również smutek, zerwanie, tęsknotę. Dużo niewyjaśnionych spraw, dużo problemów, dużo sekretów, ukrytych, nieklarownych sytuacji tak jak mówiłam, ostra sytuacja ale są kochankowie, być może jest to tylko powierzchowne i yy, kochankowie to oczywiście też yy, miłość, chemia, pożądanie seks, ale również kwestia wyborów co dalej z tą relacją zerwać, czy przeprosić, ciągnąć dalej, czy się pogodzić ciągnąć dalej, dać nową szansę tutaj miłość jest już na ostrzu noża, powiedziałabym tak Miłość jest tutaj bardzo jakaś zawirowana, niejasna lub w kryzysie. Widzę kryzys. Dziewięć mieczy, smutek, nie można spać, myśli, płacz, rozczarowanie. Także jest tutaj miłość, ale w dużym kryzysie. I grupę drugą zapraszam, kochani. Czy Wasza osoba ukochana Was kocha? Karta Rycerz Buław Mamy samych rycerzy dzisiaj kochani Rycerz Buław to rycerz bardzo seksualny który pojawia się na moment chodzi mu przede wszystkim o cielesność intymność, o seks także nie ma tej miłości głębszej uczuciowej, romantycznej emocjonalnej o, jeszcze tutaj mamy um, azbuław, czyli już w ogóle, tak? Seks. Seksualność. Także miłość bardziej oparta nie na uczuciach, nie na y, prawdziwym, głębokim uczuciu, ale na seksie, czyli jakaś afera seksualna, przygoda, y, gdzie także być może nawet więcej osób, tutaj jest trójkąt, czwórką, y, może być, i paś y, mieczy czyli osoba niedojrzała, młoda być może młodsza od Was y, niedojrzała, która y, być może jest spod żywiołu powietrza tak? y, spod żywiołu powietrza czyli bliźnięta waga wodnik być może tu o taką osobę chodzi lub Wy jesteście znakiem powietrza tutaj mogą to być oczywiście Wasze energie lub tej energii osoby ukochanej, natomiast chodzi tutaj raczej o seks także miłości nie widzę tylko same buławy samą seksualność kochani, dziękuję serdecznie piszcie mi w komentarzach czy grupa którą wybraliście czy dobrze ta grupa rezonuje z Wami jestem ciekawa Waszych komentarzy do usłyszenia już wkrótce.